Czy jak przedłużasz samą kategorię B prawa jazdy, to potrzebujesz psychotestów? Oczywiście oparte to jest na zapytaniu mojego widza. Za kilka dni będę szedł do lekarza, żeby przedłużyć prawo jazdy kategorii B. Posiadam również C, ale nie chcę go przedłużać, bo nie planuję jeździć ciężarówką. Czy żeby przedłużyć na samo B, potrzebuję tylko badania lekarskie, czy też psychotesty? Jako, że robiłem je kiedyś na kategorię C. Czy mimo wszystko na B nie potrzebuje psychotestów? I odpowiedź jest tutaj dla mnie prosta. Jak chcesz przedłużyć samo B tylko, a zawiesić kategorię C, nie planujesz być tym kierowcą zawodowym, to wystarczą ci tylko same badania lekarskie takiego lekarza uprawnionego, powiedzmy podobnego do mnie i zaoszczędzisz w ten sposób 150 zł, bo taka to jest cena psychotestów urzędowa. Oczywiście, jak chcesz mieć fajny wpis w prawie jazdy, to możesz sobie też te psychotesty zrobić i wtedy będziesz to C miał wpisane, natomiast na pocieszenie, że jeżeli w przyszłości znowu chcesz zostać, czy zechcesz zostać kierowcą kategorii C, droga życiowa jakoś Ci się tam zmieni, to wystarczy tylko zrobienie szkolenia okresowego no oraz badań lekarskich i tychże wspomnianych psychotestów, natomiast nie będziesz musiał powtarzać egzaminu państwowego na to prawko zawodowe, prawda? C, C plus E czy tam jakiekolwiek inne masz. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu Najczęstsze sytuacje, jeżeli nie chcesz przedłużać kategorii C, były kiedyś po wojsku zrobił w wojsku za darmo, coś tam pojeździł potem szoferem został albo nie został i nie ma potrzeby wydawania dodatkowo pieniędzy na psychotesty jeżeli ich tak naprawdę nie potrzebujesz.